Wartość bezwzględna 2r odjąć 3 i 1 czwarta jest mniejsza niż 2 i 1 druga. Mamy obliczyć r. Kluczem jest ta wartość bezwzględna. Dla przypomnienia, załóżmy, że mamy nierówność. Wartość bezwzględna x jest mniejsza niż 2 i 1 druga. To znaczy, że odległość x od 0 jest mniejsza niż 2 i 1 druga. To z kolei znaczy, że x jest mniejsze niż 2 i 1 druga i jednocześnie jest większe niż minus 2 i 1 druga. Zastanówmy się nad tym. Narysuję oś liczbową. Tu na osi jest 0, tu 2 i 1 druga, a tu minus 2 i 1 druga. Te dwie liczby leżą dokładnie 2 i 1 druga od zera. Wartość bezwzględna obu to 2 1 2. Warunek wymaga jednak, by ta wartość była mniejsza niż 2 1 2. Czyli chodzi o wszystkie liczby między tymi punktami. Dokładnie to mówią te dwa warunki. x musi być mniejsze niż 2, 1, 2 i 1 i… większe niż minus 2 1 2. Gdyby tu był przeciwny znak, chodziłoby o liczby na zewnątrz przedziału i zamiast i byłoby lub. Mamy tu jednak znak mniejszości. Spróbujmy zastosować to samo rozumowanie tutaj. Odległość tego wyrażenia od zera musi być mniejsza niż 2 i 1 druga. Możemy więc napisać, że 2r odjąć 3 i 1 czwarta musi być… mniejsze niż 2… I 2r odjąć 3, i 1 czwarta musi być większe niż minus 2 i 1, druga. Rozdzielę te obliczenia, żeby się nie myliły. To samo rozumowanie. Ta wartość między kreskami musi leżeć w przedziale od minus 2 i 1, druga, czyli musi być większa niż minus 2 i 1, druga do plus 2 i 1, druga. Właśnie to napisałem. Rozwiążmy te dwie nierówności. Najpierw ta. Jak już wiecie, nie lubię ułamków niewłaściwych, a w zasadzie ułamków w ogóle, więc zmieńmy je. O, przepraszam. Nie lubię liczb mieszanych. Zmieńmy je w ułamki niewłaściwe. Otrzymamy 2r minus 31 czwarta, to inaczej… 3 razy 4 to 12, plus 1 to 13, minus 13 czwartych jest mniejsze niż 2 razy 2 to 4, plus 1 to 5, czyli 5 drugich. To pierwsza nierówność. Z drugą robimy to samo. 2r odjąć 13 czwartych jest większe niż minus 5 drugich. Pozostaje rozwiązać te nierówności. Aby pozbyć się ułamków, najlepiej pomnożyć obie strony przez 4. Znikną wtedy oba ułamki. Przesunę wszystko trochę w prawo. Pomnożmy obie strony nierówności przez 4. 4 razy 2r to 8r. 4 razy –13 czwartych to –13. Mnożę przez liczbę dodatnią, więc znak nierówności się nie zmienia. 5 drugich razy 4 równa się… Z 4 zostaje 2, dlatego 10. Uzyskaliśmy 8r odjąć 13, jest mniejsze niż 10. Dodajemy teraz 13 do obu stron, aby pozbyć się trzynastki z lewej. Dodajemy 13 i otrzymujemy 8r… Te liczby się kasują… Jest mniejsze niż 23. Podzielmy obie strony przez 8. Dzielimy obie strony przez 8. Znów nie musimy zmieniać znaku, bo dzielimy przez liczbę dodatnią. Uzyskujemy r jest mniejsze niż 23 ósme. Zapiszmy to jako liczbę mieszaną. r jest mniejsze niż… ile to będzie? 2 i 7 ósmych. Jedna nierówność policzona. Została nam druga. Zajmijmy się nią. 2 r odjąć… 13 czwartych jest większe niż minus 5 drugich. Pomnożmy obie strony przez 4. 4 razy 2 r równa się 8 r. 4 razy minus 13 czwartych równa się minus 13 jest większe niż 4 razy minus 5 drugich, czyli minus 10. Dodajemy teraz 13 do obu stron. Po lewej stronie czynniki się kasują i zostaje 8 r większe niż… minus –10 plus 13 równa się 3. Dzielimy obie strony przez 8 i zostaje r jest większe niż 3 ósme. Mamy już oba warunki. r jest mniejsze niż 2 i 7 ósmych i r jest większe niż 3 ósme. A więc r jest większe niż 3 ósme… Właściwie powinienem powiedzieć… 3 ósme jest mniejsze niż r, które jest mniejsze niż 2 i 7 ósmych. Zaznaczmy zbiór rozwiązań na osi liczbowej. Mamy oś liczbową. Tu jest 0, a tu 1, 2, 3. Mamy warunek mniejsze niż 2 i 7 ósmych. 2 i 7 ósmych jest tutaj. Mamy też warunek większe niż 3 ósme… 3 ósme znajduje się gdzieś tutaj. Wszystko pomiędzy to zbiór rozwiązań. Sprawdźmy to. Wybierzmy jakąś liczbę ze zbioru rozwiązań. 1 powinna być dobra. Sprawdźmy. 2 razy 1 odjąć 3 i 1 czwarta, to się równa 2 odjąć 3 i 1 czwarta. Ile to jest? Policzmy. 3 i 1 czwarta odjąć 2 równa się 1 i 1 czwarta, więc nasz wynik to 1 i 1 czwarta. Wyciągamy z tego wartość bezwzględną. 1 i 1 czwarta to liczba mniejsza niż 2 i 1 druga. Teraz spróbujmy z liczbą 0, która nie mieści się w zbiorze rozwiązań. Co wyjdzie? 2 razy 0 odjąć 3 i 1 czwarta to minus 3 i 1 czwarta. Wartość bezwzględna to 3 i 1 czwarta. Zgodnie z oczekiwaniem 3 i 1 czwarta jest większe niż 2 i 1 druga, czyli nie mieści się. Tak samo 3. 2 razy 3 odjąć 3 i 1 czwarta równa się 2 i 3 czwarte. Wartość bezwzględna jest taka sama, a 2 i 3 czwarte jest większe niż 2 i 1 druga. Widać, że przykładowe liczby potwierdzają poprawność naszego rozwiązania.